Przejechał policjant z policjantką do jakiejś tam domowej awantury. Prawdopodobnie gościa trochę tam, jakby to powiedzieć, uspokoili bezprawnie i nagle znalazł się parę kilometrów za domem i na drugi dzień znaleźli go, no niestety już martwego. Oczywiście taka sprawa jest sensacją dla prasy, dla mediów, zawód zaufania publicznego, czyli masz tutaj łódzkie, policjanci zatrzymani, dwoje policjantów w areszcie, zwłoki w lesie przy autostradzie, policjanci zatrzymani. I y, przypomina mi to historię, być może zapomnianą już przez Ciebie, ale sprzed dwóch lat, y, czyli y, policjanci wywieźli pijanego do lasu, zamiast do izby wytrzeźwień, mężczyzna zmarł. Za bardzo nie wiem, co się z tymi funkcjonariuszami dzisiaj dzieje. Ale okazało się, że mężczyzna leżał pijany na ławce z centrum miasta. Dwoje funkcjonariuszy zabrało go do radiowozu. Zamiast zawieźć do Izby Wytrzeźwień, wywieźli do lasu i porzucili. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu był krwiak wewnątrz czaszkowy. Policjanci mogli nawet temu mężczyźnie w tym zakresie nie zrobić. Tutaj był policjant Policjantka od roku, policjant z trzyletnim, że tak powiem, doświadczeniem. Natomiast tutaj już ci policjanci mieli kilku nastoletnie doświadczenie, czy koło dziesięcioletniego doświadczenia, także no, można powiedzieć, że nie powinni czegoś takiego robić. Powinni już bardziej być świadomi swoich czynów. I bardziej daje ci to jako sprawę do przemyślenia, ponieważ coś takiego może się zdarzyć tobie, przyjeżdżasz do jakiegoś zioma, robi ciągle awantury, ma tam jakąś niebieską kartę, no ziom w ogóle jest niekooperatywny, o ile tam się orientuje, to chyba w sobie w święta, czyli w Wielki Piątek, czy kiedyś tam też popił, no i no, chcesz czy nie chcesz, musisz się opanować i nie, wy, nie wymierzać sprawiedliwości samemu, prawda? Powiem więcej, nawet jeżeli będziesz brał jakiegoś zioma na posterunek i tego zioma potem jakoś wypuszczasz, to Równie dobrze ten ziom może dostać łomoty od kogoś innego po wyjściu z tego twojego posterunku, czyli u ciebie był zdrowy, czy jakiś tam powiedzmy w stanie niezagrażającym życiu, natomiast on wychodzi, dostaje gdzieś tam wpierdol od kogokolwiek innego i pierwsza osoba, czy pierwsza instytucja, która będzie oskarżona o jego śmierć, będzie będzie to policja. Z tego, co się kiedyś pytałem starszych funkcjonariuszy, no, początek komuny, znaczy może inaczej, komuna czy, czy początki demokracji, no, były takie zwyczaje, że pijaka tam wzięli, zawieźli parę kilometrów pod las i sobie tam na piechotę wracał, ale wtedy policjant to był policjant, Teraz niestety pełni on bardziej funkcję usługową. Yy, bardzo łatwo policjanta yy, wrobić w różne yy, nieciekawe sytuacje. Wystarczy, że nie grają papiery, że popełnisz jakiś błąd formalny itd. itd. I taka przykra rzecz się może zdarzyć. O ile tam się zdążyłem z takich prasowych historyjek zorientować, to inicjatorem był tutaj no, policjant, prawda? Natomiast ta policjantka, która mu asystowała dostanie zarzut, że widziała i nie powiedziała, prawda? Czyli jeżeli kiedykolwiek zapytają cię na multi, na multi plusie, czy na rozmowie e, jakieś tam wywiadzie zorganizowanym, czy jak widzisz, że coś złego się w policji dzieje, to czy podpierdolisz, czy nie podpierdolisz, prawda? No i niestety musisz powiedzieć, że podpierdolisz Widzisz kolegę biorącego łapówkę, masz podpierdolić. Widzisz, że kolega chce wywieźć zioma do lasu zamiast do izby wytrzeźwień, czy do szpitala, to masz podpierdolić, prawda? I, i jakbyś potrzebował argumentacji, że Dlaczego masz podpierdolić? No właśnie dlatego, żeby się nie stała taka sytuacja jak w miejscowości Piątek, prawda, czy w miejscowości tutaj, patrzę, jak w pobiedziskach, jakichś wielkopolskich pobiedziskach, prawda. Także yy, yy, oczywiście wiem, że nie będziesz takiego czegoś robił, natomiast żebyś wiedział, o, tutaj masz te pobiedziska nieszczęsne, yy, Daję celowo taki przykład drastyczny, prawda, ponieważ jest to tragedia dla kilku osób. No, dla zioma, który nie żyje, jaki by tam był, taki był, prawda. Dla dwójka policjantów plus cała rodzina. Przełożeni dostaną też po dupie dosyć zdrowo. No i rodzina na pewno się będzie tarmosiła o jakieś pieniądze, bo nagle się okaże, że to był najlepszy tam członek z rodziny, a że tam miał niebieską kartę, no, jak mieli policjanci niebiescy przyjeżdżać, to im udali niebieską kartę, prawda? I takie, takie to mam tylko uwagi do ciebie, żebyś nie dał się, jakkolwiek by cię nie kusiło wymierzanie sprawiedliwości samemu, bo czasami niestety takiemu ziomowi to tylko pała, lola i jakieś takie perswazje słownego do niego nie docierają. Ale pomyśl najpierw o sobie, pomyśl jaką krzywdę może zrobić, jeżeli taki człowiek z powodu innej choroby, z powodu innego schorzenia zejdzie z tego świata, a ty zostaniesz wkręcony w jakiś taki dziwny układ. I to w zasadzie wszystko co chciałem powiedzieć w temacie tegoż to, to posterunku policji, tej niefortunnej akcji policji, tak to wygląda i nagle się okazuje, że paru funkcjonariuszy jest tutaj paru funkcjonariuszy jest tutaj mniej i raczej do służby oni nie wrócą, prawda? Dobra, lecimy kochani, szybko przelecimy czata i myślę, niedziela, nie ma co tutaj, nie, nie będę wam tutaj truł dupy. Także cześć Roki, szkoła w Legionowie, no niestety kwarantanna, Kamil, witam serdecznie wszystkich. Dalej czekam na szkole, ale z informacji na 95% do Katowic 18 maja, prawda? Także COVID zbiera swoje żniwo w postaci bardzo popierdzielonego szkolenia. Cześć Paweł, Uuu, patrzymy tu roki, roki, roki, 8 dni na kwarantannie w jednoosobowym pokoju z dwoma łóżkami. No, no na tym logika kwarantanny polega, żebyś nie zarażał nikogo, nie miał kontaktu z drugą osobą. Jutro zdalne zajęcia, czyli lecimy z tematem RD i PW. Kandydat, ja też 20 podpisuję, 20, przepraszam, podpisuję rozkaz z Krakowa, Pawełciu. Kandydat, dobrze. Um, Także w Roki tutaj mówi, że w Legionowie jest osiemnaście, je przepraszam, poszło 11 osób, miało być 43, prawda? Ale dobrze, że jest luzik, prawie całe moje OPP jest ze mną na szkole, to sami znajomi, więc jest super. PMP21, witam, jak teraz wygląda sprawa dostania się do policji, bo jednych, od jednych słyszę, że jest trudniej, jeszcze inni, że jest dużo łatwiej. No, PMP 21, wszystko zależy od twojej indywidualnej sytuacji, czy starasz się pierwszy raz, czy po raz kolejny, czy, czy... jaki masz zawód, czy jesteś jakimś takim człowiekiem, który teoretycznie dla Policji jest wartościowy. Cześć Marcin. Kamil, roki słyszałem o tym zamieszaniu ode mnie. Jedna koleżanka poszła do a kolega dalej. Czekamy w Doborze. Mówili, że najprawdopodobniej Katowice, ale mamy Legionowo, prawda? Legionowo. Dobra. Także jeżeli ktoś coś jeszcze chce mnie zapytać to serdecznie zapraszam. Cieszę się, że tutaj cała ekipa, która jest to praktycznie praktycznie większość z was już jest w szkole, że, że jakoś tak jesteście zadowoleni z tego, że, że, że, że, coś, się fajnego, że coś się fajnego dzieje. W końcu po to się tutaj ze mną trochę tam szkoliliście, żeby dostać się do upragnionej policji. Natomiast mówię, nie chodzi o to, żeby zaliczyć padakę, żeby zaliczyć jakąś wpadkę. I żeby było tak jak ci policjanci. Także cześć Zośka. Tutaj mówię, cieszę się, Łukasz Hetman, witam panie Darku, czekam na komisję lekarską, czy mówić u kardiologa, że miałem szmery za dzieciaka, miałem wtedy echo i wszystko było ok Co poradzić na zespół Białego Fartucha? No, um, Łukasz, ja tam kłamał, nikogo uczy, uczyć nie będę, natomiast problem jest taki, że wspomnisz o w jakiś szmerach, wystraszysz tego, że to, kardiologa i nagle się okaże, że będzie zlecić jakieś tam 100 tysięcy badań, a jak masz zespół białego fartucha, to nagle okaże się, że jeszcze będziesz miał zespół bielszego fartucha, ciśnienie ci skoczy tam gdzieś pod sufit i się, i że tak powiem, upierdolą cię. Natomiast zespół białego fartucha, to yy, musisz, no, musisz wziąć coś na stonizowanie układu krążenia, coś na obniżenie ciśnienia, ale z drugiej strony, żebyś nie przesadził i nie miał aż tak obniżonego, że zemdlejesz im tutaj. Czy jest jeszcze PZP? No PZP jest, ale w ograniczonej formie. Prawda? Jest w tej chwili tylko lekarz psychiatra, nie ma psychologa, tak jak kiedyś. Roki widzę, że się zaszczepiłeś, mam nadzieję, że Fajcerem, ale AstraZeneca też jest jakoś tam okej. Okay. Mariusz, panie Darku, wie pan, czy robią problemy na Komisji Lekarskiej w Poznaniu? No nie robią. Jeżeli jesteś zdrowy, to tam nikomu nie robią żadnych problemów. Natomiast gorzej jest, jak tam jakąś ci chorobę wynajdą, czy słynne naciśnienie białego fartucha, no to po prostu upierdolą Cię i tyle. Marios, mam obawy odnośnie widzenia przestrzennego, wie Pan może jakie są badania na to? No, Marios, to, no wiem jakie są badania na to, tylko to nie są badania, które... Coś mogę Ci pomóc przez internet, prawda, bo jak samo, sama nazwa mówi, widzenie stereoskopowe jest to zbadanie widzenia przestrzennego, natomiast na ekranie monitora masz widzenie nieprzestrzenne, prawda? No, możesz widzieć jednym okiem wszystko, czy możesz widzieć drugim, ale możesz nie mieć w, widzenia przestrzennego. Jedna dawka astry, tu roki. No dobra. Gruby alfa, ja odmówiłem szczepienia, tak jak większość mojego naboru. No, powiem ci tak, gruby alfa, jeżeli coś masz z nadwagą i nie jest to tylko twoja nazwa tego, to no, no nie wiem, czy mądrze zrobiłeś, ale to już twoja sprawa, prawda? Nie będę, nie będę tam nikogo namawiał. Każdy, uważam, że ma prawo robić sobie dokładnie, co mu się żywnie podoba. Chcesz się szczepić, to się szczepisz. Szczególnie, że to szczepionka jest taka na dobie Nie chcesz się szczepić, to się nie szczepi. I to jest, jakby to powiedzieć, twoja twoja brocha, prawda? Przelecimy jeszcze troszkę czata dalej. Kandydat krakowski. Czy robią afery lub jakieś insynuacje dla osób, którzy się nie szczepią? Chodzi o przełożonych. Według mnie przełożony ma to dokładnie w dupie, czy tam się szczepisz, czy nie. Nie sądzę, żeby przełożonego rozliczali z totalnego zaszczepienia, z jakiegoś procentu odsetka wyszczepienia danego pododdziału, prawda. Kamil, nacisk na to będzie, żeby się policjanci zaszczepili. Głównie chodzi o bezpieczeństwo. No, policjant, jak mało to jest, jest niestety styka się z ludźmi, styka się właśnie z dziwnymi ludźmi, z jakimiś bezdomnymi, z jakimiś tam chorymi, prawda? I no, musisz sobie zdać sprawę, że to jest twoje bezpieczeństwo, a no, powiedzmy, masz, 80% szans, że nie zachorujesz, nawet nie będziesz wiedział o tej chorobie i masz 20% szans, że zachorujesz, prawda, i wśród tych 20% szans, że zachorujesz, jest 5% szans, że, że umrzesz, prawda, no, czy to dużo, czy to mało, to już jest twoja Twoja brocha, prawda, żeby sobie policzyć, czy warto grać w taką ruską ruletkę. Yy, witam serdecznie, Panie Darku, lato, lato. Jak wygląda Komisja Lekarska w KSP? No to jak wszędzie, no, badanie krwi, paru specjalistów, wszędzie jest naciśnienie białego fartucha. Jeżeli jesteś ogólnie ziom zdrowy, to nie powinno być żadnego yy, pro mu prawda? A gruby alfa. Ja na razie jestem ozdrowieńcem, jakkolwiek to brzmi. Może już jestem odporny, nie wiem na ile ta odporność trwa. No to, jakby to powiedzieć, cieszę się, że przeszło Ci wszystko. Udało Ci się, że przeszło jakoś tak pomyślnie. No i ozdrowieniec to zawsze ozdrowieniec, prawda? Gruby alfa. Myślę, że połowa społeczeństwa przeszła covid -a. No trudno mi powiedzieć. Na pewno przeszło więcej niż jest raportowane, ale no mimo wszystko jacyś tam ludzie od czasu do czasu umierają. Słuchajcie kochani, 15 minut jak na niedzielę to wydaje mi się, jest ok, widzę tutaj, mówię, większość z was już jest na szkole, Zośka, weteranka, także fajnie, że się odezwałaś, prawda, i do zobaczenia, do następnego razu, mówię, nie dajcie się wkręcić w coś takiego jak ci nieszczęśni policjanci, prawda, no, od razu, nagłówki, prawda, zwłoki przy lesie. Zajmujcie się nietrzeźwymi kierowcami, zajmujcie się tam jakimiś nalotami na te, na siłownie, o tutaj szczepienia w służbie ponad połowa zaszczepionych, prawda. Zajmujcie się jakimiś pożytecznymi rzeczami, czyli zatrzymywanie kierowców, którzy potrącili wózek z niemowlęciem, a nie dajcie się wkręcić w jakieś samosądy. Dwie osoby jest przy okazji upierdolone. Ten, który wymyślił, żeby gościa gdzieś tam do lasu zawieźć, I ten, który wiedział, ale nie powiedział, prawda? Dobra. Trzymajcie się, cześć. Widzę tutaj roki. Pierwsza wypłata prawie 3,5 tysiąca. Jeżeli nie masz 26 lat, to bierzesz praktycznie wszystko brutto. Także, jeżeli coś chcesz powiedzieć o tym przypadku wywożenia ludzi do lasu, zrób to już w komentarzu do tego wideo. Tam obejrzyj jakiś kolejny filmik i. I tutaj, Zośka, masz rację, prawda, wozić na izbę, wytrzeźwień, nawet jak jest końcówka służby. Potem są takie kwiatki. Muszę ci powiedzieć, że podobna sytuacja dotyczy lekarzy, że niejednego pijaka zawieziono do szpitala, no pijany, pijany, prawda, i nie został że tak powiem, powiedzmy, nie miał komputerowej tomografii głowy, przekazany do Izby Wytrzeźwień, w Izbie Wytrzeźwień umiera, no i, i winny jest, prawda, winny jest lekarz, prawda, przy czym nigdy nie wiadomo, czy taki gość, którego, że tak powiem, gdzieś tam odwieziesz, czy on nie dostanie w pierdol jakiś tam nieco później. Dobra, na razie, cześć i tutaj oczywiście subskrypcja kanału, komentarze poniżej.